Naprawdę trudna sytuacja, kiedy zabrano Ci prawo jazdy aż na 3 lata, a po tym okresie nie przechodzisz badań lekarskich. Czy odwołanie tutaj ma jakiś sens? Witam, mam ogromny problem. Znalazłam pana odpowiedzi na serwisie YouTube i nie wiem, co mam robić. Proszę o pomoc oraz odpowiedź. Mój narzeczony miał zabrane prawo jazdy na 3 lata. Zakaz był do końca lutego 2019. Dziś był na badaniach lekarskich, których nie przeszedł, ale lekarka dała mu tylko świstek, że następne badania może zrobić dopiero za rok. Co mamy zrobić w takiej sytuacji? Czy odwołanie od tej decyzji ma jakiś sens? Czy jego wyniki z naszego WOMP będą przesłane do innego i na ich podstawie będą badać w innym ośrodku? Czy idzie się tam z czystą kartą? No niestety już od razu odpowiadam, że się nie idzie. Lekarz powiedział coś o terapii, ale czy to coś przyspieszy, jak to jest w przypadku odwołania się, czy, w, czy może mieć prawo jazdy zrobione w innym kraju i, i na nim poruszać się po Polsce. Jego prawo jazdy jest mu niezbędne do pracy. Proszę o odpowiedź. Zawaliło nam się obojgu życie. Wytrzymaliśmy 3 lata, ale teraz to już koniec świata. Nie zacznę od tego, jaki tutaj widz zrobił kardynalny błąd. A mianowicie, poszedł dopiero na badania po trzech latach, kiedy tak naprawdę skierowanie dostał już pewnie parę lat temu, na samym początku. I wcześniej był czas na spełnienie wymagań WOMP-u, szczególnie dotyczących tego rocznego okresu abstynencji. Zakładam, że powiedzmy poszedłby po pół roku, dowiedziałby się, że ma udokumentować tą abstynencję, to no to miałby czas aby rok u abstynencji przez te kolejne 2,5 i pół roku jakoś udokumentować. W tej chwili wątpię, czy odwołanie wniesie coś nowego. Cała dokumentacja idzie do instytucji nadrzędnej, a nierzadko trzeba przy okazji ponieść kosz kolejnych badań, nierzadko z noclegiem. Yy, oczywiście, no, trzeba też jakoś dojechać, ponieważ widz prawa jazdy nie ma, to pewnie pozostaje jakiś pociąg. Tym niemniej, no, nie mogę Ci zabronić się odwoływać, jak masz sytuację identyczną i zastanawiasz się, czy się odwoływać, czy się nie odwoływać. Natomiast, według mnie, jedyny sensowny ratunek to wypełnienie zaleceń lekarza WOMP-u czyli rozpoczęcie terapii w placówce, która wyda potem zaświadczenie o ukończeniu rocznej abstynencji alkoholowej. Taka mała porada techniczna. Najlepiej zapytaj o to na początku, czy coś takiego ci wydadzą, bo spotykałem się z przypadkami, że nie chcieli wypisać zaświadczenia po ukończeniu terapii. I lepiej, żebyś wiedział z samego początku i jasne było dla nich yy, od samego początku. Czego od nich oczekujesz? Yy, z udokumentowania yy, nierocznej terapii, bo ty, ty, możesz się tam leczyć nawet 10 lat, tylko udokumentowania rocznej abstynencji alkoholowej. Co do jeżdżenia na zagranicznym prawku, mówiłem o tym w innym filmie, jest postępowaniem, wbrew przepisom polskiego prawa i jak się złapią, to grozi ci to postępowaniem karnym. Nie mówię o mandacie na dzień dobry. Wystarczy, policjant tylko sprawdza yy, sprawdza cię w swojej bazie tam jakiejś kierowców i za dwie minuty wie, że jeździsz bezprawnie na jakimś innym prawku. Także Reasumując to wszystko, błąd klasyczny, zwlekanie do ostatniej chwili, a jakoś to tam będzie, po co mi iść wcześniej na badania lekarskie, skoro mam aż na to 3 lata, prawda? A potem nagle, jak grom z jasnego nieba, dodatkowe wymagania, nie mówiąc o tym, że jak widzowi zabrano na 3 lata, to tego alkoholu mogło być troszeczkę więcej. Nie oceniam, czy lekarz słusznie, czy niesłusznie. Dał mu negatywne orzeczenie, ale coś musiało być na rzeczy, skoro jednak zażądał rocznej abstynencji alkoholowej. No, znam tylko jedną stronę medalu. Wiem, że widzowie często piszą różne rzeczy w takich ankietach dla kierowców. Czasami picie jednego piwa to nie jest picie, prawda? czasami picie częstsze to też nie jest picie. A ma być roczna udokumentowana abstynencja alkoholowa. Także komentarz do tego filmu, jeżeli miałeś sytuację identyczną lub bardzo podobną zrób pod wideo. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał, lub obejrzyj kolejny filmik o różnych problemach kierowców, którzy jeżdżą po pijanemu.